W tym wideo opowiem Ci o nieciekawej sytuacji, kiedy pozornie zwykły lek, wypisany przez lekarza z powodu jakiejkolwiek choroby, daje Ci fałszywie pozytywny test narkotykowy. I nie myślę tutaj o lekach, które w składzie zawierają opiaty, z tych takich bardziej znanych solpadeina, tiokodin, czy niektóre ibupromy, czy zawierają pseudoefedryny, ale o takich, które dają pozytywny wynik, fałszywie pozytywny wynik w niewielkim procencie. I zacznę od zapytania mojego widza. Witam, jestem w szoku, bo lek Ortanol Max yy, sprawdzony szybkim testem przez policję wyszedł jako narkotyk i to tak zwany krak w czystej postaci. Ten krak to chyba kokaina. Yy, dopiero kolejne badania na komendzie nie potwierdziły tego. Dlaczego tak się stało? No, dobre pytanie. Yy, skoro był to na pewno wyżej wymieniony lek. Jeśli to możliwe, proszę o odpowiedź. Gdzie powinnam szukać wyjaśnienia. No, szukać wyjaśnienia jak zwykle w internecie, skarbnica mądrości. Natomiast, yy, tak uczciwie i bez żartów, sprawa może dotyczyć tak zwanych wyników fałszywie pozytywnych, czyli wskazujących na użycie narkotyków, chociaż ich w ogóle nie uży czy nie zażywałeś. I sytuacja taka oczywiście zdarza się przy przyjmowaniu niektórych leków. Ostatnio taki news prasowy przeczytałem, że kierowcy zawodowemu, który brał lek na astmę o nazwie Salbutamol, testami policyjnymi wykryto amfetaminę. Raz się jakoś wyśmigał i kiedy ten sam kierowca znowu stracił swoje uprawnienia i to dokładnie z tego samego powodu, zwrócił się z prośbą do jakiegoś chyba miejscowego posła, Yy, oczywiście z prośbą o interwencję. Yy, poseł złożył interpelację i po dość długim czasie odpowiedź na tą interpelację w tejże sprawie wydało Ministerstwo Zdrowia, jak i MSW ja. i oczywiście policja tutaj idzie w zaparte, twierdzi, że testy ma profesjonalne. No i yy, sprawdziłem, co to za testy. Rzeczywiście, dostarczyła je renomowana firma. Oraz ta policja nic nie może zrobić, jak wynik wyszedł pozytywny. No, w końcu funkcjonariusz nie jest od oceniania rzetelności wyników jeżeli sprzęt ma atestowany. No, technicznie yy, pobiera się twoją ślinę poprzez włożenie ustnika. Yy, I ten ustnik policjant następnie montuje na tym urządzeniu, jakoś go tam nakłada. Następnie w ciągu 7 minut urządzenie sprawdza podobno obecność aż ośmiu niedozwolonych substancji. No, pytanie, na ile ten sprzęt daje wiarygodne pomiary? Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Musiałbyś szukać tej informacji u producenta. Natomiast to wideo nie jest jakieś reklamowe i nie podam się jaki producent, ale w sieci możesz spokojnie to znaleźć. Natomiast jak już Cię policjant złapie i, i, i coś Ci zaczyna udowadniać, to zażądaj od niego pokazania terminu kalibracji tego urządzenia. Wiem o czym mówię, mam podobny sprzęt tej firmy, ale służy mi do badania hmm, pomiaru alkoholu. I kalibracja jest tylko ważna pół roku yy, Jak zacząłem kalibrować, to się okazuje, że trzeba odsyłać to urządzenie do producenta. Sporo to kosztuje, jest to kłopotliwe. No i pytanie, czy policjanci, czy policja, która tego sprzętu używa, jest na tyle sumienna? Tego za bardzo nie wiem, nie potrafię yy, powiedzieć, natomiast mam pewne podejrzenia, że no tak za bardzo nie jest. Natomiast rozbawiła mnie najbardziej yy, odpowiedź Ministerstwa Zdrowia w sumie trochę humoru nie zaszkodzi i zacytuję ci ją dokładnie. Minister Zdrowia informuje, że nie zna żadnych badań w zakresie przemian biochemicznych z Albutamolu w amfetaminę oraz żadne sygnały od pacjentów i ekspertów klinicznych w zakresie zagrożenia bezpieczeństwa nie docierały do Ministerstwa Zdrowia. No, yy, Być może ten minister mówi prawdę, bo no, mi wystarczyło 5 minut w internecie, natomiast jeżeli ministrowi się nie chciało sprawdzić, to powiedział prawdę, bo nic do niego nie dotarło. Natomiast, no jaka uwaga dla Ciebie? Jeżeli bierzesz coś przewlekle, znasz trochę język angielski, to poczytaj o tych lekach gdzieś w internecie, aczkolwiek czasami się człowiek w ogóle nie spodziewa, że zwykły lek tam na jakąś zgagę czy nadkwaśność może spowodować takie konsekwencje. I mm, Jeżeli chodzi o te dwa leki, co wymieniłem, problem jest taki, że ani omeprazol, ani salbutamol nie jest wymieniany w polskich opracowaniach jako dający pozytywne testy narkotykowe. Ja musiałem pogrzebać i dopiero w literaturze angielskojęzycznej znalazłem pantoprazol oraz wspomniany salbutamol. I te fałszywe wyniki wprawdzie dotyczą naprawdę niewielkiego odsetka badanych, może 1%, może pół, no może tam niektórych trochę więcej, ale y, jak wpadniesz w te procenty, to masz wyjątkowego pecha i nikłe szanse, aby z tego się jakoś wyśmigać, wykręcić sianem. Po prostu masz taki organizm, że produkuje on z danego leku coś podobnego do metabolitu narkotywkowego, nie produkuje narkotyku, ale no, z tego wynika, że test jest na tyle mało czuły, aby to rozróżnić. Rozróżnić to dobre od złego. Ci, którym się udało jakoś, to niestety wynajmują prawnika, poruszają niebo i ziemię w poszukiwaniu prawdy. Włącznie jak ta osoba, ten kierowca z interwencją poselską, z interpelacją poselską. Natomiast, no, bądźmy szczerzy, że normalny człowiek nie ma ani na to czasu, ani pieniędzy. Ani nie ma posła w rodzinie, prawda? Czyli kto ma posła w rodzie, tego nędza nie yy, ubodzie, prawda? No niewiele też pomaga czytanie jakichś ulotek dotyczących yy, danego leku, tych do, dołączonych do opakowania. Dużo oni tam piszą, natomiast rzadko kiedy piszą o fałszywie pozytywnych testach narkotykowych. Także jakie rozwiązanie? No, jak bierzesz jakiś nieznany ci lek, zapytaj lekarza przynajmniej, czy jest taka możliwość, czy, czy przeszkadza w jeżdżeniu samochodem, czy nie przeszkadza, czy, czy lekarz coś wie na temat y, technicznej, teoretycznej możliwości Yy, pozytywnego testu narkotykowego po danym leku. Yy, zapewniam cię, że po większości leków nie będzie wiedział, natomiast no, te, które zawierają tą um, kodeinę, pseudoefedrynę, czy jakieś tam inne leki, no to lekarz będzie wiedział i przynajmniej chwilę się zastanowi i być może coś ci powie. Natomiast sam wiem po sobie, że kiedyś wziąłem jakiś lek przeciwbólowy, narkotyk w plastrach, to już bez testu narkotykowego widziałem, że coś się złego ze mną dzieje, wsiadłem do samochodu gdzieś po jakichś stu metrach czy kilku kilometrach, żona mówi, zawracamy, dziwnie się zachowujesz. No i, i tyle, ale to był lek typowo yy, z jakimś tam narkotykiem, niby dopuszczony, ale przypuszczam, że jakby mnie policja wtedy złapała, to dostałbym zostałbym dostałbym w łeb i po prostu prawo jazdy zostałoby mi zabrane. Także na tym kończę, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jeżeli masz coś ciekawego do dodania na temat fałszywie pozytywnych y, testów narkotykowych po y, różnych lekach, ale nie takich, po których się tych testów y, pozytywnych można spodziewać. Zrób to w komentarzu wideo. Jeżeli miałeś taką sytuację, że Cię policja dorwała, a jesteś pewien na 100% że żadnego świństwa nie brałeś y, narkotycznego, a test wyszedł pozytywnie, oczywiście napisz to jak wybrnąłeś z tej sytuacji no i życzę Ci szczęścia, żebyś nie wpadł w te procenty i testu narkotykowego pozytywnego nie miał. Oczywiście zasubskrybuj mój kanał lub obejrzyj kolejny filmik o testach narkotykowych.